Okolice poczty na ulicy objazdowej Rugrzeńskiej we Wrocławiu. Wyglądają tak. Tam jakieś osiedle, spółdzielnie, chyba wrocławski dom. Ładna pogoda 18 lutego 2014 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tam ulica Żernicka, przystanek autobusu 409-609 i droga w stronę Leśnicy, Złotnik i Jerzmanowa